To, co tu widzicie, to ćwiczenie na Khan Academy z zakresu mierzenia kątów. Widać tylko fragment okna przeglądarki. To bardzo fajne ćwiczenie, bo zawiera komputerowy kątomierz, którym można mierzyć kąty. Tu chciałbym podziękować twórcy tego ćwiczenia. Jest nim Omar Rizwan, licealista. Bardzo fajnie to zrobił. Generalnie, gdy chcemy zmierzyć jakiś kąt, umieszczamy środek kątomierza w środku... w środku... właściwie... Na wierzchołku kąta. Środek kątomierza na wierzchołku kąta, a potem obracamy kąt albo kątomierz. My obrócimy kątomierz. Przyrząd obracamy tak, aby linia biegnąca od zera stopni pokryła się z jednym z ramion kąta, a drugie ramię było wewnątrz skali. Spróbujmy. Jeśli mam zmierzyć ten kąt, Linia wskazująca 0 powinna być na tym ramieniu. Obracamy kątomierz w tę stronę. Obracamy. Trzeba przytrzymać przycisk myszki. Dobrze, chyba się udało. A więc jedno ramię na linii 0, a drugie ramię kąta, czyli półprosta, wskazuje w przybliżeniu 20 stopni. 20 stopni. Wpisuję odpowiedź poza ekranem, nie widać jej. Odpowiedź prawidłowa. I mamy kolejny kąt. Zmierzmy ten kąt. Umieszczamy środek kątomierza na środku, na wierzchołku naszego kąta, a podstawę przyrządu, linię wskazującą 0, trzeba umieścić na tym ramieniu kąta. I obracamy. Jeszcze trochę. Teraz jest dobrze. Ten kąt mierzy… Drugie ramię naszego kąta wskazuje 110 stopni. Kąt ma więcej niż 90 stopni, więc to kąt rozwarty. Poprzedni kąt był ostry, a ten jest rozwarty, bo ma 110 stopni. Więcej niż 90. Wpisuję. Odpowiedź prawidłowa. Kolejny przykład. I znów umieszczam środek kątomierza na wierzchołku kąta. Obracam. I gotowe. Jak widać, wyszło w przybliżeniu 80 stopni. Mierząc dokładnie to 81 lub 82 stopnie, ale przyjmijmy, że jest równo. Że jest równo 80. Wynik poprawny, kolejny przykład. I znów wierzchołek kąta umieszczamy w środku kątomierza. A jedno z ramion kąta na linii 0. Można to zrobić dwojako. Można tak. Można tak ale to na nic, bo drugie ramię jest poza skalą kątomierza, a my chcemy, żeby było wewnątrz, więc obróćmy kątomierz dalej. I gotowe. Teraz drugie ramię kąta wskazuje 70 stopni. A 70 stopni to kąt ostry. Resztę zadań zróbcie sami, chociaż właśnie mi mówi, że skończyłem. Teraz umiemy już mierzyć kąty i je nazywać.